Co sądzisz o amatorach fotografii, takich jak ja, amatorach filmowania, ale kupujących z górnej półki konsumenckiej oczywiście sprzęt, lub czasem nawet ekwipunek profesjonalny. I do podjęcia tego tematu skłonił mi jeden komentarz, który wyraźnie sugerował bez sens zakupu najnowszego sprzętu, skoro ten stary nie jest w pełni wykorzystany. Marnotrawstwo totalne. Zresztą ktoś na początku mojej kariery, kiedy w ogóle byłem totalnie początkującym abnogatem, również zwrócił mi podobną uwagę. I trudno mi stwierdzić takie prawdziwe motywy działania tych osób, nie znam ich czy jest to po prostu przyjacielska porada, jak przyjaciel przyjacielowi, czy przyjaciółka przyjaciółce, że bardziej powinienem popracować nad swoim warsztatem, a dopiero później pchać się w jakiś lepszy sprzęt. No, ale może być to równie dobrze frustracja, że po prostu am amator abnegat kupuje sprzęt, który po prostu się marnuje w większości leży gdzieś w szafie, czy stoi na statywie, a krytykujący twórca męczy się na czymś znacznie gorszym, ale osiąga zdecydowanie lepsze rezultaty. No ale sytuacja może być tutaj podobna do kogoś kupującego powiedzmy sportową superbrykę, jakiegoś najnowszego porszaka za kilkaset tysięcy złotych, czy nawet kilka milionów, ale w porywach wykorzystuje ją raz na miesiąc na krótką przejażdżkę. I no, też ewidentnie to maszyna się marnuje. Także marnotrawstwo jest w obu przypadkach oczywiste, natomiast tutaj nawet kierowca nie jest przeszkolony. A przy okazji, bądźmy szczerzy, zazdrość jest rzeczą ludzką. I jestem całym sercem z ludźmi będącymi pasjonatami YouTube'a, filmującemu, filmujący, puszczający materiał. No, być może zazdrościłbym komuś jakiegoś sprzętu, który używa w trybie całkowicie automatycznym, jakiegoś super sprzętu, top gear. No, ja tak robiłem przez pierwsze kilka lat, no ale suma summarum to byłyby tej osoby pieniądze, a w tamtym przypadku były to moje ciężko zarobione pieniądze. I nie mam moralnego prawa krytykowania takich osób, ponieważ pijąc yy, się tutaj w pierś, sam kupiłem wiele ciekawego sprzętu i było to bardziej z ciekawości i jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby, potrzeby posiadania niż faktycznego użytkowania. Jestem takim kupcem, że zawsze kupowałem drogo a jeżeli coś sprzedawałem, to zawsze było to wyjątkowo tanio. Często poniżej wartości rynkowej. Dotyczyło to się wszystkich moich samochodów, nawet ostatnio motocykla, czy cokolwiek ktoś by ode mnie nie chciał kupić. Czyli mniej dla mnie znaczyło to, że czegoś potrzebuję, a więcej, że na coś mam. Ochotę. I taka była historia mojego pierwszego profesjonalnego rejestratora Zoom H4 Naprawdę wykorzystywałem go tylko przez rok do zakupu H6 I, I teraz patrzę, że nawet nie miałem porządnego mikrofonu z kablem XLR Używałem po prostu mikrofonów fabrycznych, gdzieś tam sobie przystawiałem Nawet nie miałem pojęcia jak y, ustawić właściwy, dobry poziom dźwięku y, pikało prawda, no, no, no, było po prostu fatalnie. Nawet nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Także przykłady z własnego podwórka mógłbym tutaj mnożyć. Ten biedny H4 leży gdzieś w pudle jako zapasówka, a mógłby spokojnie do chwili obecnej służyć na YouTube aż za dobry, na YouTube aż za dobry, a parę groszy zostałoby mi w kieszeni na coś innego, na co to jeszcze nie wiem. Tak więc, jakakolwiek osoba, niezależna finansowo lub nawet bogata, nie wzbudzi mojej zazdrości. Ludzie robią, ludzie mają pieniądze, i jeżeli nawet nie wykorzystują pełnego potencjału swojego sprzętu, to takie jest ich po prostu zbójeckie prawo. Kto bogatemu zabroni? I taka sama sytuacja, powiedzmy jest, zakładam teoretycznie, że jesteś pasjonatem motocykli, doprowadzasz do stanu używalności coś z drugiej ręki cieszysz się jakimś powypadkowym sprzętem doprowadzonym do używalności kupionym za ostatnie oszczędności a tutaj widzisz, sąsiad co roku zmienia jakiegoś najnowszego Harley'a i sprzedaje go po niewielkim przebiegu a na dokładkę widzisz, że ten gość po prostu nie umie jeździć, że się na tym Harley'u mało nie zabije, możesz być wściekły, możesz być nawet zazdrosny, że wykorzystałbyś te pieniądze zdecydowanie lepiej, ale powiedzmy na przykład mi to uczucie jest obce. I nawet jak masz mało kasy i podstawowy sprzęt lub full kasy i sprzęt do bólu wypasiony, wszystko sprowadza się dla mnie do takiej prawdziwej pasji, prawdziwego fanu, prawdziwej przyjemności filmowania oraz puszczania materiału na YouTubie. Jeżeli przy okazji masz jakieś grono widzów, masz jakieś followersów, a nawet zarabiasz parę groszy, to o to właśnie chodziło. Mi jakimś cudem się udało to, że ten kanał YouTube jest podstawą mojego marketingu, a w zasadzie nie ten kanał YouTube, bo ten robię trochę dla fanów, tylko mój chlebowy kanał, jak chcesz to wyuguluj Kraśnicki Dariusz, sobie go znajdziesz i po prostu dzięki YouTube'owi po prostu moja firma żyje, moja firma prosperuje, koło 20 ludzi ma nie powiem, że dach nad głową, ale ma parę groszy do pierwszego, nie mówiąc o mnie, na ten wydumany i czasami ekstrawagancki sprzęt. Natomiast przestrzegam Cię przed braniem jakichś pożyczek, przed zastawianiem domu w którym mieszkasz, aby po prostu spełnić jakieś swoje filmowe zachcianki nie mając jakiegoś modelu biznesowego na swoją twórczość, a przynajmniej nie zarabiając już wcześniej nie mając jakichś korzyści finansowych z YouTube'a. I nie mówię tutaj o modelu AdSense, tam 10 dolarów 20 czy 100 dolarów na miesiąc. Natomiast jak ja bym miał więcej kasy, no co bym zrobił? Pewnie bym kupił jakieś lepsze kamery filmowe, być może jakieś lepsze urządzenia do nagrywania dźwięku, może bym pomyślał nad kupnem jakiegoś domku, czy jakiegoś pomieszczenia na profesjonalne studio, ale powtarzam jeszcze raz, fakt, że mnie na coś stać, i sprawia mi to przyjemność, jest równoznaczny z faktem, że istnieje ktoś o lepszych umiejętnościach ode mnie, potrafiący zrobić dużo lepszy film ale po prostu operujący skromniejszym sprzętem. Także nagadałem się trochę, to są moje trzy grosze Chętnie bym usłyszał Twoją opinię na ten temat, oczywiście tutaj w komentarzu poniżej czy profesjonalny, czy jakiś półprofesjonalny sprzęt w rękach abatorów, szczególnie amatorów, abnegatów, ma jakiś sens, czy jest to po prostu zwykłe mazrotarstwo i wyrzucanie kasy w błoto. Przysłowiowe wyrzuca wyrzucanie pieniędzy w błoto. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, zachęcam do dyskusji i do zobaczenia wkrótce.